Wiele panien młodych podczas przygotowań do swojego ślubu i wesela staje się prawdziwymi ekspertkami w tej dziedzinie. Jakiś czas temu postanowiłam sprawdzić, co mężczyźni wiedzą o najnowszych trendach i ślubnych przygotowaniach. Razem z moim teamem ułożyliśmy pytania, które uprzedzam, nie są łatwe, no i sprawdźmy, jak panowie sobie z nimi poradzili. Jakie dokumenty wymagane są do ślubu kościelnego? Dowód osobisty na pewno. Trzeba będzie jeszcze zaświadczenie z UMCS-u. <głos> no chciałbym powiedzieć coś mądrego, ale ksiądz jeszcze nas odesłał z kwitkiem i nic nie potrzebował. Serio? Co to jest save the date? Save the date, czyli coś co pewnie ratuje dzień, że jak coś idzie źle, to coś, ktoś coś naprawi na szybkiego. Dlatego już chyba nie ma ratunku. Jakiś ostateczny termin. W tłumaczeniu jakaś, nie wiem, stała data. Bezpieczeństwo na tygodnie. <głos> Ocalić datę. Forma zaproszenia tylko wcześniej wysyłana tak, żeby zarezerwować sobie datę, żeby goście zarezerwowali sobie datę, tak? Tak jest. Na ile wcześniej należy wysłać zaproszenia na ślub i wesele? Mniej więcej pół roku wcześniej. Miesiąc? Bez jaj. To podejrzewam, zależy od tego, jak długo ma trwać ta impreza, w naszym przypadku jest to impreza weekendowa, więc no, rok wcześniej, żeby ludzie mogli sobie zaplanować albo nie zaplanować urlopu akurat w tym czasie. Co to są kandelabry? Kandelami. Co? Jeszcze raz? Coś ze świeczkami, jakieś ozdoby do świeczek? Albo nie słyszę, albo nie wiem. Następne. Co to jest butonierka? To jakaś zawieszka chyba na alkohol. Well, well. Jest to ten element, który tutaj mam, w który wpinamy różne wpinki, ewentualnie kwiaty. To jest otwór w klapie marynarki na albo wpinkę, albo kwiatek ozdobny. Brawo ty! Alternatywny element dekoracji zamiast poszetki. W sumie jak dokładnie powinna wyglądać, nie wiem. Ile czeka się na realizację zamówienia sukni ślubnej? Myślę, że około trzech miesięcy. Do pół roku. Myślę, że w granicach około pół roku, 5 miesięcy. Nie, Myślę, około trzech miesięcy. Miesiąc. Moją aplikację Wedding Dream App możecie pobrać w App Store i Google Play. Czym jest toczek? To coś do ciasta, nie. <ścoughs> nie, czapka jakaś? E, taka ozdoba na włosach e, dla kobiet. Co to jest poszetka? A toż chyba to jest u, u mężczyzny, tak? A czy to nie to samo, co butonierka? Hmm... <grym> Poszetka jest to ozdobna chusteczka, którą wsadzamy do bruszety. Jest to element schowany w kieszonce męskiej marynarki. Ty to chyba oglądasz te moje odcinki na YouTube. Pana młoda powinna mieć w dniu ślubu coś... Niebieskiego. Pożyczonego. Coś czerwonego. Podwiązkę. Bukiet ślubny. Welon. Wianek na przykład. Pożyczonego, niebieskiego, nowego, starego i zdecydowanie pana młodego przy sobie. Można. Można. W którym momencie para młoda formalnie staje się małżeństwem? E, po wyjściu z kościoła albo z urzędu stanu cywilnego. W momencie wypowiedzenia przysięgi, i założenia sobie obrączek. Po założeniu obrączek w momencie kiedy zostanie wypowiedziana przysięga w kościele Po przysiędze? Po przysiędze w kościele. Formalnie w momencie kiedy ksiądz prześle do urzędu stanu cywilnego dokumenty potwierdzające akt zawarcia związku małżeńskiego, ma na to 5 dni. Jakbyś szukał pracy? Just give me a call. Kiedy na weselu podaje się tort? O to około 10? przed albo po oczepinach? Tak. Po oczepinach? To jest kwestia indywidualna. Jak sobie Państwo młodzi życzą? Eee, Wtedy, kiedy zechcemy, ale zwykle przed oczepinami. O północy? Po oczepinach? O północy. O północy? Tyle razy się było na weselu, a jak jest już ciemno. <głosy> jest już ciemno, ale wszystko jedno. Jaki taniec tańczy się na pierwszy taniec? To zależy, jakie są umiejętności pary młodej wyjątkowy. Tańczy się walca. Walec. Jesteś najlepszym walcem na świecie. Naprawdę? Najładniejszy. Taki, który najbardziej odpowiada parze młodej. Swój ulubiony. A było tak blisko. Skąd wzięła się nazwa Oczepiny? Bo jakieś tam staro, starosłowiańskie obrzędy, że panna przechodzi w mężatkę, tak coś mi się kojarzy, ale do, do, dokładnie nie potrafię powiedzieć. Z jakiegoś pewnie staropolskiego e, obrzędu. Od, odczepiania welonu. Oczepiny. A, od zdejmowania czepka. Ze zdjęcia welonu z panny młodej. To jest e, starosłowiański zwyczaj oznaczający E, zdjęcie takiego tradycyjnego e, czepca z głowy Panny Młodej, symbolizujący e, przejście ze stanu panińskiego w stan e, zam, zamężny. Mój cion! Rozwiń skrót RSVP. Za trudne te pytania. Mam na końcu języka, ale coś w CWP. Ogólnie, że proszę potwierdzić, no. A potwierdzenie przybycia gościa. Responsible, s'il Responsible, s'il vous tak? Z francuskiego, proszę o odpowiedź. Dokładnie. Czym charakteryzuje się styl Boho? Nie wiem, tutaj mogłaby powiedzieć więcej moja narzeczona. Pojęcia nie mam bladego, proszę pytać narzeczonej. Dużo naturalnych kwiatów, dużo zieleni. Dobrze! Letnim, zwiewnym strojem, przystrojem sali i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest. Mm, ten taki plażowy, lekki styl, ale nie wiem, nie jestem pewien. Nie, źle. Co to jest zasada alternacji? To jest w temacie? Że trzeba mieć wybór alt alternatywny. Żeby mieć e, na każdą ewentualność jakąś alternatywę. Picie na zmianę. Bad, bad boy. Muszę przyznać, że mężczyźni bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli i tutaj chciałoby się powiedzieć, że moja praca nie poszła w las, no nie, najbardziej zaskoczyli mnie swoją kreatywnością przy odpowiedziach. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream Up. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz.